Dobry wieczór Państwu Komisarz Bakowski, Komenda Główna Jest ze mną z Komendy Wojewódzkiej w Apolu, Aspirant Seweryniak, chodźcie Seweryniak dlaczego panowie wtargają? Chwileczkę, chwileczkę Otóż niestety, bardzo mi przykro Ale muszę przerwać ten kabareton Ponieważ parę godzin temu Wydarzył się to bardzo nieprzyjemny incydent Co się stało? Otóż na terenie Opola, 5 godzin temu, z Muzeum Ziemi Opolskiej zginęła drogocenna kuna syberyjska. I tak się składa, że ślady stóp prowadzą właśnie tutaj. Ślady stóp wypchanej kuny? Ślady stóp sprawcy seweryniak. Wiemy, że sprawca znajduje się tutaj na terenie amfiteatru, więc proszę go nie opuszczać pod żadnym pozorem. Nawet w trakcie występu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Dobrze, przepraszam. Ale dlaczego ta wydra jest taka cenna? Kuna. Dlaczego, kuna. kuna. dlaczego ta kuna jest tak cenna, Sewerniak? Ta kuna jest tak cenna, gdyż w 1992 roku została osobiście przejechana przez kanclerza Helmuta Kola. Który akurat wtedy wizytował ziemię opolską, się rozpędził, nie zauważył i ciach. Tak jest. Podajcie portret pamięciowy. Twarz owalna, dwa podbródki. Okulary w złotej oprawce po niemiecku gada taki gruby. Portret pamięciowy, kuny Safaryniak. A, kuny to inna sprawa. To twarz smagła, pociągła, takie byste, ślepia. Tak. tak. Ślad bieżnika na grzbiecie. I... Panie komisarzu! Samiec! A skąd wiecie, że samiec? No ja wiem, że samiec, bo widać. Co widać? No, dobra, dobra, wystarczy że Nie ma się czym podniecać. No naprawdę, w tym Opolu nie ma jednego dnia bez afery. Nie, przepraszam. Przepraszam, ja nie chciałbym... Ja nie chciałbym być posądzany o utrudnianie śledztwa, ale ja tu prowadzę Polską Noc kabaretową. Tak. To jest noc z takimi tradycjami, że tutaj kabaretony się odbywały nawet jeszcze w czasach, kiedy na tych ziemiach nie było ani jednego pogana. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, panie, dobrze. dobrze. Dobrze, panie, dobrze, ale ja tutaj prowadzę śledztwo. Pan się nazywa jak? Maciej Sztur. E, Sztur? A jak to się w ogóle pisze? No, normalnie, chyba że pan jest mańkutem. Mańkutem, nie mańkutem, ale jakie tam się znajdują litery? S jak taki wężyk. T. Ta. T jak przystanek tramwajowy. Ta. U jak takie zagłębienie, dziurka taka. Ta. H jak... H ja wiem jak co. I R er jak rozumiesz, baranie? Panie komisarzu, padło pytanie do pana. Dobra, piszcie Maciej Szy. E, panie Mac... No, no, no, no! Eee, chwileczkę! Przecież to pan jest tym słynnym ojcem... E, tego... Sinem! Panie Szyncy, tego słynnego reżysera... Aktora! A, aktora, Jana Englerta. Panie komisarzu, Jerzego Englerta. Krzysztof Janklerta. Nie. Niestety nie mogę potwierdzić bezpośrednio, ale podoba mi się, jak pan kombinuje w śledztwie. No, od tego jestem, żeby kombinować. Dobrze, co pan robił, panie Englercie, dzisiaj między 17 a 20. Szczerze? No. Rozpraszałem kolegów w garderobie. W jaki sposób? Ja to narysuję. I to tak, że przez trzy godziny robiliście tego pajaca? Nie, dopiero pod koniec spotkania. Wcześniej wymyślałem sobie różne śmieszne powiedzonka, błyskotliwe zapowiedzi. Na przykład jakie? No, na przykład ten kabaret jest tak popularny, że gdyby nie to, że stoję teraz na scenie, powiedziałbym, że to gwiazda dzisiejszego wieczoru. Przed Państwem kabaret Ani Mrumrum! No, jeśli to było błyskotliwe, to ja jestem porusznik Borewicz. A ja broni Cześlak. w o, O, o, o, o! o! Po o, co, co ty nie, nas nie. drugi raz zapowiedziałeś, jak my już byliśmy. Ale to, to jest nieporozumienie, byliśmy. bo panowie szukają wydry. Tak, tak. Jak tak, kuny, tak. kuny szukamy, kuny! Dobrze. Ale dobrze, że panowie są, zadamy panom parę pytań. Panowie się. Panowie się w ogóle nazywają jak? Znaczy, że my? A kto? No wy. E, Michał Wójcik i. Dla odmiany Marcin. Marcin Wójcik. Wójcik. Mm -hmm. tak. I wy jesteście brśni, tak? Nie. Nie? Ha, ha, ha, ha. Nie, nie jesteście. Nie. Nie. O godzinie 22.50 zaczęło się przesłuchanie sióstr wójcik. Zaraz zaraz zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, zaraz, chwileczkę! Mowa, mowa. Nieporozumienie jest. Co? My nie jesteśmy ani braćmi, ani siostrami, no. Ło! Gejowskie małżeństwo! Niech pan nie mierzy wszystkich swoją miarą! Dobrze panowie, dobrze panowie, wójcik, co dzisiaj panowie robili? między 17 a 20 po powrocie z Parady Równości w Warszawie. E, ja, ja, ja, e, przepraszam bardzo, ja chodziłem po mieście i szukałem prezentu dla żony. I co? No, no i nic, pas? nie znalazłem, nic? nic. No to trzeba było kupić, nie wiem, pierścionek. O, pierścionek, jasne, ja tam wolę jak Irena ma gołe pięści. No to może jakąś taką bieliznę fararara. Ale Farara co? Farara erotyczną. Ha, jasne, każda bielizna jest erotyczna, dopóki ona jej nie założy. Bardzo mi przykro. Nie, to mi przykro. Bardzo mi przykro. A pan? To ja? No ja. No pan. Ja dzisiaj byłem na wywiadówce u syna w szkole. Co? Straszny Tuman. Po matce. Niech pan sobie, panie komisarzu, wyobrazi, że w słowie burza zrobił siedem błędów ortograficznych. Jak można zrobić siedem błędów ortograficznych w słowie, które ma cztery litery? No widać można. Sam nie wiem. Dziwi mnie to. Taki mądry chłopak z takiego dobrego domu, gdzie na honorowym miejscu stoi piękne wydanie Pana Mateusza. Nie, nie, panowie, bardzo przepraszam. To przesłuchanie zmierza w jakimś dziwnym kierunku. Proszę, składam wniosek o utajnienie dalżej części i przesłuchiwanie za kulisami. Bardzo proszę. O, to, to przejdźmy za kulisami. Panowie, panowie, panowie przodem. przodem. Nie, panowie, panowie przodem. Nie, panowie. Nie, panowie, panowie Proszę. Panowie, nie panowie, przodem. Nie proszę. Panowie, tak, Proszę państwa. Proszę. Nieszczęścia chodzą parami. Ale z pałami. Ale z pałami też, no. Dobrze. Pani Achimek, tak? Słusznie. Dla was pan. Tak. Uuu, Uuu. Będzie się stawiał? Będzie. Po twarzy widać, że jest taki pyskaty. Po twarzy kolegi wnoszę, że pan jest tutaj liderem intelektualnym w tym tandemie. A on jest liderem fizycznym. Co, co to znaczyło, że on powiedział? Dobrze, no to ja się kolega, nam kolega, kolega w czarny wytłumaczy. Stawia się, no to w takim razie przygliździmy dziada. Zabawimy się w dobrego i złego policjanta. Dobra, U. ja jestem dobry policjant. A ja? A wy jesteście zły, seberniak. Jak ja jestem dobry, to jesteś jesteście zły! Ja? Dobra, dobra, luz, luz, luz. luz. Dobra. dobra, panie Jachimek. Mm. Podobno ostatnio w towarzystwie lekko podpity mówił pan znajomym, że przydałby się panu jakiś zwierzak. Tak, tak, ale mówiłem. Mówiłem z tym, że to chodziło o chomika. Nie okunę? O, nie okunę. Na pewno? No na pewno nie, no, no o chomika, ale panowie, no. Dowód mam, mam zdjęcie. Jest zdjęcie chomika, jak je, mm -hmm. tylko tylko nie za dobrze widać, bo jest grube ziarno. Dobrze, czyli Panie nie chcecie się przyznać po dobroci? To błąd! W takim razie zajmie się wami brutalny oprawca, Sewerniak. O, o. No, Tak, tak, jak przyjdzie, będziecie mali przerąbane. O. Przecież to wy jesteście brutalno, prawda, Seweryniak! A ja, y, y, to... Y, y, go! No, no to zaś o prawie. Wiesz, kim tańczysz? <grym> Miałbyś wiesz... dobry, miał dobry i zły policjant, a nie dobry i głupi, no. Nie, no panowie, ale nie, wyjaśnijmy jedną rzecz od początku. Ja y, cały dzisiejszy wieczór nie robiłem nic innego, tylko sprzątałem mieszkanie. Ja o niczym nie wiem. Czy jesteście takim leniem? W jaki sposób sprzątaliście? Ale żałem na kanapie i omiatałem wzrokiem sufit. A panie komisarzu, a pan wie, że ja ostatnio umyłem w żonie w domu wszystkie okna w mieszkaniu? Tak, i co? I się okazało, że my wcale nie mamy ślepej kuchni. Dobrze, umykajcie, zmykajcie, Himek. na razie, na razie, na razie, wolny na, na, na razie jesteście. I tu proszę na widowni nie robi sobie mi żadnych podśmiechujek, bo rok temu byli tu na, na widowni tacy, co siedzieli i myśleli, że możemy im nadskoczyć. I myśmy im właśnie nadskoczyli. Tak, i teraz siedzą... Też siedzą, ale zupełnie gdzie indziej. Także niech nikt nie liczy na to, że nagle zgaśnie tutaj węglace światło i ktoś stąd ucieknie. Co jak co, ale elektrownia Opole jest super ubezpieczona.